w jaki sposób podnieść się z podłogi, używając jednego i dwóch krzeseł. Niesprawność spowodowana wiekiem albo urazem kończyny, takim jak na przykład uraz kolana albo uraz stału biodrowego, może powodować, że nasz balans jest zaburzony i bardzo łatwo możemy stracić równowagę. Gdy stracimy równowagę, może to się skończyć upadkiem i jeżeli jesteśmy sami w domu, musimy poradzić sobie z tym, w jaki sposób podnieść się z podłogi. Dzisiaj pokażę Wam techniki, w jaki sposób podnieść się z podłogi, używając jednego i dwóch krzeseł. Kiedy upadniesz, ale jesteś w stanie przejść do pozycji siedzącej, tak aby samodzielnie podnieść się z podłogi, zbliż się, jak, to, jak tylko jest to możliwe, najbliżej do Krzesło, które znajduje się w pobliżu, tak aby to krzesło było na wysokości twoich bioder. Następnie obróć się do uzyskania pozycji na czworakach. Przełóż ręce na krzesło, które jest bardzo stabilne w tym momencie, a zdrową, silniejszą nogę, postaw do przodu, na niej będziesz się wspierać wstając. Z tej pozycji unieś biodra do góry, wstań, trzymając się cały czas krzesła i powoli obróć się tak, aby usiąść wygodnie na krzesło. Kiedy jest możliwość użycia drugiego krzesła, skorzystaj z tego. Z pozycji leżącej, tak jak poprzednio, postaraj się usiąść, zbliż się do krzesła i jeśli to jest tylko możliwe, Przyciągnij do siebie drugie krzesło, najbliżej jak, jak możesz. Postaw je w taki sposób, aby można było wstając usiąść na nie. I dalej proces wygląda podobnie jak przy użyciu jednego krzesła, czyli przechodzimy do pozycji na czkorakach, wspieramy się, na krześle, na rękach, wspieramy się na zdrowej nodze, odpychamy się równocześnie ze zdrowej nogi i z rąk, stajemy i szukamy za sobą tego drugiego krzesła. Postaramy się teraz je przyciągnąć najbliżej, jak to jest możliwe, tak aby tyły naszych nóg czuły to krzesło za sobą i powoli obniżamy biodra, siadając na nim wygodnie. Takie sytuacje, kiedy jesteśmy sami w domu i może zdarzyć nam się upadek, są niezwykle stresujące. Postarajmy się ten stres zminimalizować, przewidzieć odrobinę sytuację i stworzyć swoje środowisko, na tyle bezpieczne, żeby w momencie tego upadku pomóc samemu sobie. Ja zawsze radzę mieć do dyspozycji na podłodze butelkę wody mineralnej, ponieważ w momencie stresowej sytuacji ta woda pozwoli nam się odrobinę uspokoić, ale także w oczekiwaniu, w dłuższym oczekiwaniu na pomoc. Dzięki tej wodzie nie doprowadzimy do odwodnienia organizmu. Drugą rzeczą, o której często przypominam, jest to, żeby nasze telefony były w takiej pozycji, w takiej, w takiej wysokości, aby były one dostępne dla nas z pozycji podłogi. Czyli nie za wysoko, nie gdzieś na jakichś półkach, szafkach czy szafach, ale raczej w takiej, w takiej odległości, żeby można było łatwo po sięgnąć i zadzwonić po pomoc. Życzę Wam wszystkim zdrowia. Życzę Wam również, aby upadki się nie zdarzały. Natomiast jeżeli będziecie chcieli wrócić do tych informacji. Są one do pobrania w darmowym załączniku pod tytułem jak podnieść się z podłogi.